W tej chwili chcemy zademonstrować Państwu obsługę na kategorię A2, czynności, które musimy wykonać przed rozpoczęciem jazdy. Pokażemy różnicę między Hondą kategoria A2 a Yamaha XJ6 na kategorię a przed rozpoczęciem jazdy motocyklem musimy sprawdzić łańcuch. Proszę, Kasia, pokaż, w którym miejscu sprawdzamy ugięcie łańcucha. Między jedną a drugą zębatką na środku, tak? Proszę palcem pokazać. O, mniej więcej po środku. I ugięcie tego łańcucha powinno zawierać się między 5,5 cm. Dokładnie. Łańcuch musi być jeszcze czysty, bez uszkodzeń. Bardzo dobrze. Kolejną rzeczą, którą możemy wylosować są światła należy tutaj pokazać, że czy światła mijania, czy pozycyjne uruchamiane są w tym motocyklu bez uruchomienia motocykla czyli zupełnie inaczej jak w 90% innych motocykli, po przekrąceniu zapłonu od razu z przodu nam się palą światło pozycyjne i mijania i należy Wskazać, że światło pozycyjne znajduje się u góry, tutaj, nad sam, na, na samej górze przedniej lampy, a światło mijania na dole. Światło pozycyjne u góry, mijania na dole. Gdyśmy wylosowali światła pozycyjne, to musimy pokazać żaróweczkę u góry, tak, z przodu. Musimy przejść do tyłu motocykla podczas świateł pozycyjnych i pokazać, że również... Światło pozycyjne jest z tyłu, a także tu spod spodu jest światło białe odpowiedzialne za podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Jeżeli wylosujemy światła drogowe to przekręcamy zapłon i do tych świateł, które są w tej chwili świateł mijania przełącznikiem z lewej strony przełączamy. Mamy światełko drogowe i o tym, że mamy światełko drogowe informuje nas Kontrolka na desce rozdzielczej. Kolejnym światełem będą światła kierunkowskazów. Proszę bardzo, kierunkowska z lewy. Przekręcamy zapłon tak? Lewy, tak. I pokazujemy, że kontrolka jest odpowiedzialna za kierunkowska lewy. Kierunkowska lewy znajduje się przedni. Kierunkowska z lewy tylni. Teraz Proszę zademonstrować kierunkowskaz prawy. Kierunkowskaz prawy, tak zwana kontrolka z prawej strony. Tak. Prawy i kierunkowskaz. Tak kolejne światełka to są światełka awaryjne. Przełącznik znajdujący się nad sygnałem dźwiękowym obie kontrolki, dwa światełka, proszę bardzo, dwa światełka z przodu, tak, i dwa światełka z tyłu, kolejnym światłem będzie światło hamowania stop, musimy przejść z drugiej strony motocykla i pokazujemy, że uruchamiane jest z hamulca ręcznego, na razie ręczny, na razie ręczny, hamulec ręczny, powoduje zapalanie się czerwonego światła z tyłu, czerwonego światła z tyłu. Tak, bardzo dobrze. Hamulec ręczny, nożny, proszę bardzo. Także zapalenie światła czerwonego z tyłu. No. Możemy wylosować także sygnał dźwiękowy. Proszę zademonstrować sygnał dźwiękowy. O. Kolejną rzeczą, którą możemy y, dostać, że tak powiem na egzaminie, są Płyny. Zacznijmy od płynu hamulcowego przedniego koła. W którym miejscu znajduje się zbiornik? Tak, tutaj w tym miejscu jest. Od strony wewnętrznej jest szkiełko, tak i jest ograniczenie minimum, czyli lower kreseczka i nadmienić należy, że motocykl musi przy y, sprawdzeniu być w pozycji wypionowanej. Teraz zbiornik tylnego koła. Koła y, płynu hamulcowego z tyłu jest dobrze widoczny. Widać, że jest powyżej minimum, powyżej lower. Tak? Zbiornik płynu chłodzącego. Zbiornik płynu chłodzącego, musimy powiedzieć, że znajduje się pod chłodnicą. Czyli w, w, lokalizujemy sobie chłodnicę. W tym miejscu, tu, pod obudową, znajduje się zbiornik, tak? I tu, od góry, mamy widoczny korek w wlewu. Gdyby było, zciągamy obudowę, patrzymy, że jest mało dolewamy sobie wyrównujemy sobie w tym miejscu płyn chłodniczy jeżeli wylosujemy wskaźnik poziomu oleju to pokazujemy, że znajduje się w tym miejscu, przecieramy wyciągamy i z powrotem wkładamy, musi znajdować się między minimum a maksimum musi być przede wszystkim równe podłoże, a silnik powinien być zimny i to są wszystkie czynności kontrolno-obsługowe, które musimy rozpocząć przed samą jazdą.